Trochę jak jakiś fenomen, który warto poznać dla samego zaspokojenia swojego własnego ego. Można rzeczywiście patrzeć na Chrystusa jak na fenomen, jakieś zjawisko społeczne, lub nawet jak na iluzjonisty, magika, który na naszą prośbę wyciąga królika z kapelusza. Tak do Jezusa podchodził Herod. A jak podchodzę do Jezusa ja sam?